A kamień jest jak I z każdym kropkiem ja Słychać gdzieś z tyłu wiatr U mroku widać światła Doszle gadaj You i grab you Gadaje się Wpisów bogaty, wieźliwa, że